No, cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Tutaj powiem parę zdań na temat pracy mojej przychodni w październiku i na końcu list, że tak powiem na końcu października i przed początkiem listopada, ale odpowiem oczywiście na samym początku na pierwsze pytanie, które jest na czacie. Dzień dobry. Pisze póki pamiętam, że miałem zapytać, czy do uprawnień na HDS wymagane jest widzenie przestrzenne. No, pokażę Ci tutaj taki obrazek. Może to nie jest jakiś taki idealny HDS. To jest jakiś tam dźwig na ciężarówce, natomiast zabawa polega na tym, że do HDS-ów potrzebne są tylko uprawnienia na kierowcę zawodowego. A od paru lat kierowcy zawodowi nie muszą już mieć nie muszą mieć już widzenia przestrzennego, prawda? Zapomniałem, w którym to roku już zniesiono, ale tam kilka lat już możesz być kierowcą zawodowym z jednym okiem i w tym momencie automatycznie jak idziesz na HDS-y, to to widzenie przestrzenne nie jest tobie potrzebne, prawda? Co innego, sprawa dotyczy się takich, nazwijmy to, sprzętów jak ten, no to już jest taka kopara trochę większa, kopara, czy nie koparka, tylko dźwig chyba jakiś, prawda? I no tutaj Tutaj niestety to widzenie przestrzenne raczej jest potrzebne, prawda? Żebyś tam, powiedzmy, dźwigając coś, przenosząc z miejsca na miejsce, nie przypierdzielił komuś tam jakimś kontenerem czy jakimś innym tam sprzętem, który podnosisz, prawda? Także to są, to są dwie różne sprawy. Aczkolwiek przepisy tutaj w tej chwili są takie Kiedyś jakieś przepisy były bardziej precyzyjne, teraz zostawiają dużo duże pole popisu dla lekarzy, dla psychologów. No, też trzeba przyznać, że część, część lekarzy jeszcze trochę tak się nie obznajomiło z różnymi y, przepisami, prawda? I, I czasami profilaktycznie upierdolą cię, żeby ci się w głowie nie pokręciło, prawda? I tutaj kolega mówi, dziękuję za odpowiedź. Po drugiej y, części odpowiedzi wnioskuje, że żuraw wieżowy też wymaga widzenia przestrzennego. No bo jak na logikę, wydaje się, że przydałoby się widzieć 3D. No właśnie tutaj te żurawie wieżowe to raczej tak, prawda? Ale yy, mogę tam wiele różnych rzeczy złych powiedzieć na obecną I Nie jest to za bardzo moja bajka, natomiast uprościli oni przepisy medycyny pracy. Prawdopodobnie z jakichś przyczyn pragmatycznych. Ponieważ w czasie COVID-a ciężko było tam ludzi badać Po covid też będzie spiętrzenie badań medycyny, pracy, no to zróbmy dobrze wszystkim i uprośćmy badania, prawda? Także Czy to jest źle czy nie, to jest tam nie moja sprawa Natomiast skoro w Unii Europejskiej może jeździć ślepy i głuchy, to czemu nie może w Polsce, prawda? Natomiast widzenie przestrzenne, żeby było jasne, ono jeszcze do jakichś tam 6 metrów ma jakiś sens, prawda? Jeszcze coś tam powiedzmy przestrzennie wypatrzysz, natomiast powyżej 6 czy 16 metrów, już nie chcę w tej chwili kłamać to, bo zapomniałem, to po prostu ten z jednym okiem widzi tak samo jak ten, który ma oka dwa, prawda? Oczywiście, jak ci masz jedno oko i ci mucha wpadnie do tego jednego oka, to jesteś w gorszej sytuacji niż ten, co może nie mucha, może muszka, prawda? To Jesteś w gorszej sytuacji niż ten, ma, co ma oka dwa, prawda? I coś tam widzi. Natomiast no... Yy, tutaj yy, dzięki panu mam nadzieję w przyszłym roku udać się na kategorię C plus E. Sprawa jest bardzo prosta. Masz na jedno oko widzieć cokolwiek, prawda? Masz na jedno oko widzieć cokolwiek, natomiast na drugie oko no trzeba widzieć już w miarę dobrze, prawda? Nawet dobrze, żeby to było bez okularów. Jakie to ma znaczenie na przykład przy lotniczo-lekarskich? Dlaczego bezprzestrzennego nie mogę latać z samolotem? Przepisy lotniczo-lekarskie są, przynajmniej w Unii Europejskiej są to przepisy międzynarodowe, oparte na tak zwanej organizacji EASA, European Aviation Safety European Union Safety Aviation Organization, prawda? No i oni wprowadzili, że przynajmniej na badaniach wstępnych masz widzieć widzieć przestrzennie, natomiast no, zdarzają się sytuacje, że ktoś na badaniach wstępnych widzi przestrzennie, a Później, że tak powiem, z jakiegoś względu traci to widzenie przestrzenne. Czy jakiś uraz oka, czy czy jakaś choroba tego oka jednego. No i to widzenie traci. I wtedy przepisy już wtedy nie są aż takie precyzyjne, prawda, że dopuszczają jakieś tam latanie. Oczywiście może nie samolotem liniowym, ale jakimś tam samolotem. Turystycznym, może i bez pasażerów, czy coś takiego. Także no, tak jest po prostu. Mam dwoje oczu, ale miałem zeza, który został dość późno nastawiony. No, no, no niestety, z reguły problem z zezem, leczeniem zeza, jest w zasadzie jeden, żeby zrobić to jak najszybciej w dzieciństwie, no, jeżeli to zostanie zrobione w bardzo, bardzo wczesnym dzieciństwie, kiedy dziecko tam ma, nie wiem, dwa, trzy lata, czy tam ileś, kiedy, kiedy jeszcze w mózgu się widzenie obuoczne wytwarza, no to jest szansa, że jakieś tam widzenie obuoczne pozostanie, prawda. Także na razie mam nadzieję, że ten temat wyjaśniłem. Natomiast jeżeli chodzi o moją skromną firmę, październik równie pracowity, jak wrzesień. Powiem szczerze, że nawet więcej jest zamieszania, ponieważ no, zmieniam personel recepcji i ta nowa osoba, która jest na okresie próbnym, zaczęła już chorować, także prawdopodobnie no, nie będzie u mnie pracowała, ale to stwarza kolejny problem, że trzeba na jej miejsce znaleźć. Natomiast pomimo, że jest wielkie bezrobocie w Polsce, to niestety prawdopodobnie pracują już tylko Ukraińcy, a Polakom się jakoś tak chce trochę mniej. No i ciężko mi znaleźć kogoś do Roboty, prawda? Drugi dylemat, jaki mam, czy zrobić wolne 31 października, dzień przed Świętem Zmarłym, to jest poniedziałek. I ten poniedziałek, poniedziałek, to tak zrobię ten poniedziałek, to będą cztery dni wolne, prawda? Z drugiej strony, Parę groszy zawsze się może przydać. No także, co z tego, że zrobię sobie wolne, jak i tak nigdzie nie pojadę, bo nie jeżdżę nigdzie, w, w, że tak powiem, w święto zmarłych, ponieważ cmentarz mam bardzo blisko i w zasadzie to jest tylko taka szybka przejażdżka. I mam sprawę z głowy, prawda? a pojechać sobie mogę na sobotę i niedzielę. Także, taki to dylemat człowiek ma w swojej skromnej przychodni. Jeżeli chodzi o przekrój badanych ludzi, Ukraina, Białoruś, Uzbekistan, a jakieś inne tam kraje ciekawe, Polaków trochę też, ale Więcej to jest uczniów do szkół ponadpodstawowych, którzy rozpoczęli to parę dni temu i nie zrobili badań. Jakichś innych tam pracowników, kierowców, którzy muszą przedłużyć badania na broń. Ale no mówię, mam wrażenie, że coraz bardziej jak Niemcy kiedyś w latach osiemdziesiątych opieramy się na uciekinierach, gastr, i innych jakichś tam ciekawych ludziach, którzy chcą poprawić swój żywot poprzez większe zarobki w Polsce, które są trochę większe w porównaniu do ich krajów, prawda? Czyli przypomina mi się stara, dobra komuna, kiedy moja pensja wynosiła 20 dolarów miesięcznie, no i Trzeba było z tego żyć. Jeżeli ktoś jest jeszcze na czacie, ma jakąś tam wątpliwość, zapytanie do mojej skromnej osoby, to możesz mi jeszcze to, to pytanie tam gdzieś zadać na czacie. Jeżeli już niestety oglądasz to w powtórce, to pytania zadawaj tam na samym dole i ja wtedy odpowiadam w ciągu pierwszych 24, pierwszych 24 godzin. Później już idę na jakieś kolejne, że tak powiem. Życie toczy się dalej, po prostu jakieś kolejne kolejne materiały do komentarza. Żeby mieć licencję kierowcy wyścigowego, czy muszę mieć widzenie przestrzenne? Pierwsze, nie wiem. Nie zastanawiałem się nad tym, ponieważ nigdy nie badałem kierowcy wyścigowego. Badają to chyba lekarze sportowi jednak tych kierowców zawodowych, natomiast yy, przepraszam, kierowcy wyścigowi, natomiast tutaj yy, oni przychodzą tylko czasem raz na dwa lata na badania psychologiczne. Natomiast no, problem jest jeden, że w przypadku kierowcy wyścigowego to no musisz nie, mieć naprawdę dobry wzrok, żeby osiągnąć jakieś wyniki, bo jeżeli to jest tylko tam kierowca zawodowy, żeby zrobić dwa kółka na torze, to to tylko żeby sobie pojeździć wyścigówką, to to dla mnie to jest zupełnie bez sensu. No dobra, dobra. Yy, na tym kończę, na tym kończę. Mam nadzieję, że wszystko u wszystkich dobrze, prawda? Jeszcze jakiś tam hangout w tym miesiącu zrobię, ale mówię problem jest tylko jeden, jest bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy, a czas, doba ma tylko 24 godziny, także jeszcze raz komentarz już w powtórce pod tym wideo, tam będzie jakiś chyba subskrypcja kanału, tutaj kolejny filmik i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć, do następnego razu.